klik, klik, klik Yo. Hot Sixteen Challenge Dzięki Johnny za nominację Udało się w końcu, już myślałem, że nie podołam, ale zrobiłem to na nowym sprzęcie Byłem wczoraj po Sandomierze, po niego Gibla to turlam ra 2 mikrofon przy mikrofonie jak turnał Żaden hultajarz ze mnie nie jest, robię ten challenge Sixty dwójka jak Jordan dwutakt Jak małysz na mamutach, robię to tak jak należy Pozdro dla mych żołnierzy, Furiat Szok Dwudziesty rok covid, smutny jak świat bez kobiet Co tu zrobić? Dreptam jak hobbit w masce Przez haszcze miasta hasam, ja i mój sandał Nastał czas lata, dwie dwójki, dwa zera Skandal, covid-afera, ciężki czas nastał Ale nic o nas, bez nas, żyje się jakoś Choć nie to jakoś jak przedtem Co to za bezsens, nie wiem, wiem jedno Dwudziesty to dziki zachód western Dla mediów wybuchowy temat jak Semtex A Andrew walczy tu z cieniem zacieklem gły I groźnym spojrzeniem, gdy 10 miliardów podpisał na to TV TVP zamiast na służbę zdrowia. Hipokryz, szczyt? Co z programem, czy nic? Jak u koni z Janowa, to nasz Sany Skobar. Mogę tylko powiedzieć, szkoda. Szkoda. Szkoda. Ale się żyje dalej, jo. nikogo nie nominować, czas już chyba powoli kończyć to ma akcję, Trzeba ponad zebrane, ale zmieniłem zdanie, Grzegorz Turnał i Beatles, Sam Escobar, Waszykowski, ziom.